Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Tym razem jest to 57 sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wobec tego otwieram 57 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na sesji, wszystkich Radnych, którzy są obecni tutaj fizycznie na sali sesyjnej, jak również tych wszystkich Radnych, którzy są obecni online. Bardzo witam Panią Mecenas na naszej sesji, Panią Skarbnik i szefową naszego Biura Rady. Witam wszystkich, którzy nas oglądają, telewizję to oczywiście i dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Chciałbym też również poinformować wszystkich Państwa, że sesja dzisiejsza jest rejestrowana i transmitowana, także obecność na sesji jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo Radni, porządek obrad został Panom dostarczony. Jest taki jaki, jaki Panowie mają, za chwileczkę go przeczytam, ale zanim to zrobię, to chciałbym sprawdzić kworum, czyli po prostu ilu nas jest na dzisiejszej sesji. Dlatego bardzo proszę o sprawdzenie, o potwierdzenie swojej obecności. Jeszcze chwilę poczekamy. Dobrze stwierdzam Szanowni Państwo, że na sali na dzisiejszej sesji obecnych jest dwunastu radnych, pięciu radnych jest nieobecnych, a to oznacza, że sesja dzisiejsza jest prawomocna i możemy podejmować podejmować uchwały, które mają moc prawną. Spróbujmy teraz przedstawić, spróbuję teraz przedstawić porządek obrad. Otóż porządek obrad dzisiejszej sesji wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy otwarcie obrad 57 siódmej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, Punkt trzeci ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwał w sprawach A zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Punkt B zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. Punkt C udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. punkt I punkt piąty zamknięcie obrad y, 57. zwyczajnej sesji. Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad. Ten porządek obrad jest zaproponowany przez Zarząd i tylko Zarząd jest tutaj może wnioskować o zmianę tego porządku, dlatego zapytam jeszcze Pana Starostę Przewodniczącego Zarządu, czy są jakieś wnioski dotyczące porządku obrad? nie, czyli jest w porządku. Wobec tego tak wygląda porządek obrad. Już, już tego porządku się nie głosuje, dlatego że, że on jest jakby odgórnie narzucony. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, którą przegłosujemy, spróbujemy przegłosować, jest to z, z uchwała nr 57 łamane na 269 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 6680 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 93 141 717 zł i 11 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 90 248 868 ,68 zł i 68 groszy Dochody majątkowe w wysokości 2 892 848 zł i 43 paragraf drugi Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 6 680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 111 471 702 ,79 zł 79 groszy. W tym wydatki bieżące 90 208 684 ,26 zł 26 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 21 263 018 zł i 53 groszy. Punkt trzeci wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20 milionów 577 312,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3A, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 685 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 3B. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją pierwsze zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 329 985 zł. i 68 groszy zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6 904 892 zł i 90 groszy wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 218 284 zł 27 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 206 808,51 zł 51 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 23 156 285 zł i 68 groszy, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z § 4. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Jeszcze państwo pozwolą, że odczytam uzasadnienie. Dochody zwiększa się o dotację z gminy Sempopol na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja podjazdu do budynku przy ulicy Grota Rowskiego 1 i punkt 2. Wydatki zwiększa się w celu udzielenia dotacji gminy Sempopol na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja stanicy wodnej nad rzeką łyną w Sempopolu. Tyle treści uchwały nie widzę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 Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych, którzy są obecni na dzisiejszej sesji, uchwałę tę przegłosowała i przyjęła do realizacji. Kolejna uchwała, którą dzisiaj przegłosujemy, to jest uchwała, która jest jakby pochodną tej uchwały, którą przed chwilą, którą przed chwilą przyjęliśmy. Jest to uchwała numer. 57 łamane na 270 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032 po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje paragraf pierwszy wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2022 32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 32 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4 wykonanie uchwały powierza się zarządowi zarządowi powiatu i paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy myślę spróbować przegłosować tę uchwałę, wobec tego zadaję Panom Radnym pytanie, kto jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. I ostatnia, trzecia już uchwała dzisiaj. Jest to uchwała nr 57 łamana na 271 łamana na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Senpopol. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszewskiego pomocy finansowej gminie Sępopol w formie dotacji celowej w kwocie 6 680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Modernizacja Stanicy Wodnej nad Rzeką Łyną w Sępopolu w ramach konkursu Łączy Nas Turystyka. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu Bartoszewskiego na rok 2022. Paragraf trzeci. Szczególne warunki terminu i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczania określa umowa zawarta między powiatem Bartoszewskim a gminą Sempopol. Punkt paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Bartoszyckiego i paragraf piąty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Y, tyle uchwała y, y, i teraz przechodzimy do głosowania. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do punktu 5. No, w związku, że został wyczerpany już już program, to należałoby zamknąć już dzisiejszą sesję, ale ja jeszcze na prośbę Pana Radnego Stapaja chciałbym tutaj zaapelować, że w Bartoszycach jest drużyna sportowców ukraińskich z Kowela, którzy mieszkają w hotelu i za ten hotel trzeba zapłacić. I jeśli ktoś ma chęć pomóc w tej sprawie, to, to proszony jest o to to, to to bardzo proszę, każda suma jest tutaj do przyjęcia. Jeśli ktoś może wpłacić pieniądze na ten cel, to, to bardzo o to prosimy. W związku z tym, że został wyczerpany porządek obrad, zamykam 57 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.